Bunkier. Wrocław, Żerniki Nowe. Ulica chyba Białobrzeżna, czy jakaś taka. Stoję tyłem do ulicy Bukowej. Po płocie widać, że od pewnego czasu ten bunkier jest już w rękach prywatnych. Filmuje Darek Kraśnicki. 2 marca 2014 roku. Jeszcze inne ujęcia tego samego bunkra na osiedlu Żerniki, nowe we Wrocławiu. Potężna, solidna, betonowa, a nawet żelbetonowa niemiecka konstrukcja. Pamiętam go jeszcze z lat 70. I jakoś ciągle ten bunkier daje radę. Ten sam bunkier na osiedlu Żerdniki nowe w Wrocławiu ale sfilmowany od strony ulicy Konińskiej Graficiarze troszeczkę narozrabiali ale mimo wszystko Bunkier ciągle stoi i ostatnie już na dzisiaj, na, pierwszego, na, przepraszam, na 2 marca 2014 roku, ujęcie bunkra na osiedlu Żerniki Nowe we Wrocławiu. Filmował Darek Kraśnicki. Mieszkanie osiedla się Żerniki Stare. A okolica bunkra wygląda tak. To widać domki przy ulicy Bukowej Także welcome to Żerniki